Wysoka Rado, zaproszeni goście, otwieram 44 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Serdecznie witam wszystkich Radnych, zaproszonych gości, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Paną Morlenę, Pana Dawida. Informuję, że sesja Rady Miejskiej w Łąknicy jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Sesja zwołana tylko ze względu w zasadzie na to, aby przegłosować przyjęcie do budżetu środków przeznaczonych na tak tzw. dodatek węglowy. Wymaga to od nas no, szybkiego działania, stąd też ta sesja została zwołana w jak, naj, jak najbliższym możliwym terminie do realizacji, tak aby te środki można było uruchomić i tym ludziom, tym osobom, które złożyły wnioski, te środki mogły być wypłacane. Obecnie przystąpimy do sprawdzenia obecności. Proszę o zalogowanie się. mamy tutaj? Nie, dobrze. Informuję, że ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. E stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi forum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne decyzje. O czym Państwo porządek obrad proponowany? Czy do tego porządku jakieś uwagi? Nie widzę, wobec tego będziemy według zaproponowanego porządku obradowali. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok gminy Łęknica. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Czy ktoś z Państwa w tym temacie chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wszystko zostało wyjaśnione szczegółowo przez panią skarbnik podczas posiedzenia komisji. Uchwała numer 44 przez 273 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Łęknica. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 2 152 975 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 2 142 000 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci ustęp pierwszy.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 Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 4 113 222 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 200 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Po paragrafie 9a dodaje się paragraf 9b w brzmieniu. Ustęp 1. Ustala się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 146 100 zł. Ustęp 2 ustala się wydatki finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 452 600 zł. Paragraf 5. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2022 wynosi ustęp ustępie dochody 19 677 864 zł. 66 groszy w tym dochody bieżące 17 milionów 887 172 złote 66 groszy dochody majątkowe 1 milion 790 692 zł ustęp drugi wydatki 23 miliony 591 86 zł 66 groszy w tym Wydatki bieżące 18 360 112 tysięcy 66 groszy. Wydatki majątkowe 5 milionów 230 974 złote. Paragraf 6 wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 7. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem, kto przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 44 przez 273 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 26 września tego roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Łęknica została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny, porządku obrad, przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknica na lata 2022-2030. Komisje pozytywnie zaopiniowały również ten projekt uchwały. Czy w tym temacie ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 44 przez 274 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknica na lata 2022-2030. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Łęknica na lata 2022-2030 jak w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknica jak w załączniku nr 2 do uchwały.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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała numer 44 przez 274 przez 2022 Rada Miejska, Rady Miejskiej w Błęknisie z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męknisie na lata 2022-2030 została przyjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady sesji 44. sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Dziękuję wszystkim za przybycie. Stwierdzam, że sesja ubiegła.